Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 150 g sezamu łuskanego, 25 ml syropu z agawy. Na rozgrzanej patelni prażymy sezam aż uzyska złocisty kolor, pamiętając aby sezam mieszać aby się nie przypalił. Tak uprażony sezam przekładamy do miski do całkowitego wystygnięcia. Po wystygnięciu sezamu mielimy go przy użyciu męka do kawy lub blendera. Pamiętając aby sezam co jakiś czas przemieszać aby dokładnie nam się zmielił. Tak zmielony sezam przekładamy do miski do której następnie dodajemy syrop z agawy i całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną masę przekładamy do foremki. A następnie wkładamy na kilka godzin do lodówki.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 Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zrobienie domowego humusu bez glutenu. Zapraszam serdecznie.